Cześć z tej strony Michał Gosk. Dziś mam Wam do zaoferowania działkę budowlaną w Wojcieszycach o powierzchni 1793 m2 z widokiem na góry, który widzicie za moimi plecami pod lasem oraz z takimi dźwiękami jak słychać. Przy za działce jest zabudowana skrzynka elektryczna oraz kablowa linia telefoniczna. Poszczegóły tej oferty zaglądaj na naszą stronę www.nperfect.pl i nie zapomnij dać subskrybuj. Cześć!